W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, jakie laboratorium we Wrocławiu polecam Ci do wykonania badań krwi, moczu i tam jakichś innych, być może kału. Jeżeli jesteś z Wrocławia, przychodzisz do mnie na jakąś wizytę, lub jeżeli jesteś osobą zamiejscową i przyjeżdżasz do mnie z daleka, a chcesz takie badania wykonać krótko, szybko, i na temat. Zacznę od zapytania tutaj mojego widza. Dzień dobry, chciałem zapytać o przebieg wstępnych badań lotniczych klasy drugiej. Czy na takie badanie muszę zabrać już gotowe oświadczenia dotyczące morfologii krwi, OB, moczu, cholesterolu, glukozy we krwi itd. Czy też wszystkie niezbędne badania zostaną wykonane u mnie na miejscu. I tak jak powiedziałem, masz dwie opcje. Oczywiście nie mogę Ci zabronić wykonania badań w jakimkolwiek laboratorium. Masz ochotę, być może tam pracuje twoja ciocia, czy ktoś z rodziny, być może do tego laboratorium masz przekonanie. Natomiast ja zdecydowanie polecam laboratorium na Powstańców Śląskich 168 we Wrocławiu, róg z ulicą Jaworową. Przez przypadek poznałem to laboratorium, bo kiedyś jako lekarz wojskowy przeprowadzałem różne przetargi i to laboratorium wtedy wygrało jakiś tam przetarg z medycyny pracy. Jeszcze nie miałem wtedy własnej przychodni i, i nazwijmy to tak gwarowo, sprawdzili się, prawda? Wykonywali badania zawsze sumiennie, nie było tam nigdy kolejek, ceny były przystępne. Nawet jak później jak już otworzyłem swoją przychodnię, kierowałem tam wszystkich swoich pacjentów, i w zasadzie było y, to samo. Mam też osobiste takie y, przejścia y, miłe wspomnienia z tego laboratorium, ponieważ robiła tam kiedyś badania krwi moja mama robiła w sobotę rano ja byłem gdzieś tam daleko, daleko poza Wrocławiem i okazało się, że miała znaczną utratę krwi z powodu choroby przewodu pokarmowego. Choroba ta zagrażała życiu i ta pani z laboratorium mnie znała i po prostu zadzwoniła do mnie, że wyszła taka sytuacja, że jest bardzo niska morfologia i w zasadzie dzięki temu moja mama została szybko przetransportowana do Szpitala, przetoczono jej krew, usunięto no, zmiany takie prawie że nowotworowe z przewodu pokarmowego, tak zwane polipy. No i dzięki Bogu minął już rok i wszystko jest dobrze. Cieszy się dobrym zdrowiem, na, na ile starsza pani się może cieszyć dobrym zdrowiem, i wszystko jest na razie ok, prawda? Teraz chodzimy tam z moją małżonką w ciąży. Też tam robię wszystkie badania. Też sobie czasem pozwolę pobrać krew. Badam różne markery nowotworowe. Okresowo sprawdzam swój stan zdrowia. Łatwo tam zaparkować. Jest parking. A przede wszystkim jest dostęp online do wyników badań. Czyli y, najlepiej jest tak, po prostu przyjeżdżasz na tych powstańców śląskich 168 we Wrocławiu przed wizytą w mojej y, przychodni medycyny pracy. Oczywiście musisz być naczo. Jeżeli badasz mocz, to weź już ten mocz ze sobą. Gdzieś tam w aptece kup y, jakiś taki kubek y, do pobierania moczu ale na miejscu też jest toaleta, tylko nie zawsze się chce w tym momencie siusiać, prawda? I idziesz do tego laboratorium, oni pobierają krew, mocz i jedziesz do mnie do przychodni i w zasadzie w momencie przyjazdu do mnie już te wyniki są gotowe do odebrania online. Także mam nadzieję, że Ci wszystko wyjaśniłem no i w zasadzie życzę Ci tylko, żeby wyniki, rezultaty krwi wyniki badania ogólnego moczu, czy jakiegoś, jakiegokolwiek innego badania tam nie przeprowadzasz, wyszły dobrze. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia Lekarz specjalista medycyny pracy Lekarz specjalista medycyny transportu no i mogę Cię tylko zaprosić, jako pilota, marynarza czy kierowcę, czy jakiegokolwiek innego pracownika po badaniach w laboratorium na powstańcu Śląskich 168 do mojej skromnej firmy na ulicy Kmicica 1A. Mam w zasadzie te same zasady. Badania powinny być zrobione jak najszybciej, krótko i na temat, tak żebyś danego dnia już wyszedł całkowicie zdiagnozowany i ze stosownymi orzeczeniami do pracy. Także, jeżeli masz coś do powiedzenia o tym laboratorium, czy o jakimś innym, które byś polecił, zrób to w komentarzu do tego wideo. I w zasadzie na dzisiaj wystarczy. Także, trzymaj się. Tam jest jakiś filmik, tutaj ewentualnie subskrypcja kanału. I do zobaczenia następnym razem.